W tym wideo opowiem Ci o zmianach w badaniach lekarskich oraz psychologicznych pracowników ochrony od początku 2016 roku Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki Jestem lekarzem z Wrocławia uprawnionym do badań tychże pracowników i rozporządzenie, które weszło jak grom z jasnego nieba 30 grudnia 2015 roku przynajmniej u mnie zrobiło, wprowadziło sporo zamieszania no, głównie ze względu na wybitnie wolny od pracy okres no, sam pamiętam, że do 6 stycznia, do Trzech Króli, to praktycznie pracy nie było Wszyscy wzięli wolne I ciężko mi było załatwić gdziekolwiek nowe druki, nowe pieczątki Nie mówiąc o przeszkoleniu personelu i, tak jak yy, wspomniałem, po pierwsze, wprowadzono inne druki orzeczeń lekarskich oraz psychologicznych No, druki jak druki, już nieraz zmieniano, natomiast w tychże wyraźnie rozróżniono podstawę prawną badania ze skierowania od pracodawcy od tego badania na koszt pracownika ochrony Można by powiedzieć, na koszt własny pracownika ochrony I może mieć to dla Ciebie znaczenie jeżeli jesteś kandydatem, badasz się, no niby wydaje Ci się, że masz wa ważne orzeczenie Natomiast przy uznawaniu tych orzeczeń zrobionych na własny koszt w późniejszej pracy zawodowej na no pracodawca się może przyczepić, że podstawa prawna tutaj jest nieco inna. No i Jestem drugiej rzeczy pewien, że na pewno wzrośnie cena tych badań zamiast sztywnej stawki urzędowej jak było do tej pory wprowadzono tak zwane maksymalnie 15% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i to zarówno za psychologa jak i za lekarza, czyli przedtem był psycholog 100 zł Natomiast, w tej chwili przeciętne wynagrodzenie to prawie 4015. 15% No, tam 3-3800, czy coś koło tego, no to jest prawie prawie 500, prawda? Czyli teoretycznie może być nawet pięciokrotna podwyżka. Także dla mnie to oznacza, że te podwyżki wejdą, szczególnie w WOMP-ach, czy w instytutach. Są to instytucje odwoławcze, nie obowiązują tam prawa rynku. Jak się odwołujesz, to po prostu musisz bulić jak za zbożem. Samo badanie, jak badanie, niewiele się zmieniło a można by powiedzieć, nic się nie zmieniło Dalej musisz być skierowany do psychiatry i okulisty w ramach badania lekarskiego No i oddzielnie do psychologa i od tego psychologa dostajesz oddzielne orzeczenie lekarskie Natomiast, przynajmniej na początku 2016 roku, zwróć uwagę aby ci lekarze, ci psycholodzy używali pieczątek z aktualnym wzorem, z rozporządzenia dotyczącego badań na broń No, też się tam zmieniło to rozporządzenie numer masz ten sam, ale jakby to powiedzieć, radosna twórczość naszych włodarzy Włodarzy naszego narodu no, wydaje, wydaje się nie mieć y, limitu, prawda? Sky is the limit Tylko ich wyobraźnia ogranicza, także jak lekarz i psycholog podbiją Ci nowymi pieczątkami pozwolić Ci to uniknąć poprawek, nerwów, no i przede wszystkim powtórnego łażenia na policję Wszystko fajnie jak mieszkasz we Wrocławiu i jest to do załatwienia z Wrocławia, no ale jak jest, jesteś już z Jeleniej Góry i masz zapierdzielać do Wrocławia no to można się to troszeczkę powiedzmy wcurwić Także na tym kończę, jak masz coś ciekawego do dodania na temat tych badań szczególnie badań wykonanych od 2016 roku zapraszam Cię tu serdecznie do komentarzy Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia właściciel firmy, która bada pracowników ochrony bada kwalifikowanych pracowników ochrony bada pracowników zabezpieczenia technicznego I do zobaczenia w kolejnym filmiku